Siemano, dzisiaj robimy pierwszą solówę. les już dwa osobne miasta, wiem, że to jest bardzo mocny klient, co zawsze jest suba i lajka, ja lecę. Dwa osobne miasta cieram las, myślałem o tym, co się wydarzyło wczoraj, nie wiem, co się stało, nie wiem, co nas dzieli, nie wiem, co nas złączy, nie wiem, co się dzieje, wiele rzeczy ze mnie... Ja mnie zabić, ale jednak tu stoję i wypijam się jak drachis. Od marzenie youtuber i spełniłem to w takim młodym feku. Ej, ej Dzięki za dzięki za to wszystko. i Dzięki za to, co tu stoi. Serce załamane i psika rozwalona. w szkole nie lubiamy. Ucień by nic nie warte, ale gdy założył kanał nagle. Każdy go lu, lubi. Dwa, dwa osobne miatze zielą nas. Myślałem o tym, co się wydarzyło wczoraj, nie, nie wiem co się stało, nie wiem co nas dzieli, nie wiem co nas łączy, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się stało, nie wiem co nas dzieli, nie wiem co nas łączy, nie wiem co się dzieje. Dzięki. E, więcej krótka ale trudno. Dzięki za oglądanie. Papatki.